Jesteśmy w Nowym Dworze, w Dereszu, tydzień później. A dlaczego tydzień później mówię? Dlatego, że w tamtym tygodniu, w sobotę, był Hubertus dla młodzieży. W chwili obecnej, czyli 20 października 2018 roku, jesteśmy w Dereszu, na Hubertusie dla seniorów. Może przynieśmy się gdzieś? Hmm. Może być tak dostajni Zobaczymy jak czyszczą No i o! Nie udało się. Nie mam jeszcze wprawy w tym przenoszeniu się. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. A już liczyłem na to, że się udało. No niestety tym razem ujeżdżalnia. O! Nikogo nie ma. Dobra, próbujemy dalej. Nareszcie się udało. Jesteśmy w stajni. W drugiej stajni. I teraz sobie poglądamy, jak czyszczą koniki. To jest ten lis z poprzedniego tygodnia, nie? Jak tam lis? A, dobrze. Wypastowała się bo mu, co? No tak prawie. No. Za chwilę lakier wezmę. Lakier, tak, tak. Ale jak i karmelowy, czerwony. Karmelowy, czerwony. Czerwony, tak, tak. No nie no, twój konik musi się wyróżniać, nie? Jak się po tygodniu czujesz? Super! Nie się nie bolą? Że wszystko mnie bolało i miałam pełne śniegu, to super. Ja żyję po upadku jest dobrze. A obiecałaś, że nie upadniesz? No tak i nie wyszło. Jeszcze tego pana nie mamy nakręconego jak konika. Bo ten pan się spóźnia i robotę odkłada na koniec. Za mną mamy wóz, na którym będziemy sobie jeździć. Na słomie. o? Właśnie, tu. A teraz Wam pokażę kierowcę tego wspaniałego przybytku. Nie przybytku, wehikułu. O, właśnie, proszę bardzo. Szanowny, Pan będzie nas zwiózł do lasu i z lasu na przeszkodę. No, no, no, no. Jak Panu na imię, jeśli można? Jerzy. Pan Jerzy będzie nas zwiózł. Proszę bardzo. Dziękujemy, Panie Jerzy. Pięknie słoneczko nam zaczyna wychodzić, świecić. Będzie ładna pogoda. Trzy, cztery, Ojo. No i co pokażesz do kamery? Co potrafisz zrobić przed kamerą? Ona nie chce być tak samo jak ja nie z granic i nie zamierzy się ba. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać i dodać, że wielki zaszczyt. Wielki zaszczyt w tym gronie gonić ponownie lisa, tym bardziej, że będę prowadził tego kubertusa. Większość zostało powiedziane. Ja proszę tylko uczestników jego Głównego o nie spadanie, żebyśmy nie musieli Was zbierać. Chcemy w tym składzie wyjechać i wrócić bez dodatkowych obciążeń. Eee, życzę wszystkim udanej gonitwy i miłego, miły, mi, miłego czasu spędzonego na koni. Z nami się proszę, żeby eee, Czy odnośnie tej części jakieś pytania? Nie ma. Na każdym kubertusie, jak pamiętam, zawsze narozrabiała, roz na samym rozpudy, który wszyscy wiemy, że na kopie, tylko na wszystkich tych, którzy podjeżdżają jej pod się proszą. Lucyna na pewno wszystko zrobi, żeby nikogo nie kopnęła, ale proszę o skoncentrowanie. Daki uwagi. Z <laughs> lewej strony. Eee, tu, gdzie ja stoję. ja Ej, przebierańce niedoczesane. Toście mi braciszka poturbowali. Chol cholerne kłóce nie dokucę. Ogonami pojazd zamiatać i do poloneza podkusowywać możecie, ale na prawdziwą gonitwę to was jeszcze ciągle nie stać. Wprawdzie pochwyciliście mu co was troszkę nie doceni. Tyle, że trójka najpierw z siodła wysadził. A jedna z waszych szkap aż na lipinki panice pognała. Panie stworzenia, spójrz, że zasłonę na tę żałosną scenę. Każda latała jak jest za kobyli zadem i gdybyś się braciszek na końskim łajnie nie poślizgnął, to byście go nigdy nie dostali. To ma być dumne polowanie, to mają być zawody pełne gracji i elegancji, to ma być organizacja i pokaz kunsztu. Do opery was mogą zapraszać, ale do lasu nie ma wstępu dla takich chlebców. Dla tej mizerii karawaniarskiej to szkoda duktów leśnych, szkoda ścieżek i ugorów. Wierzby płaczą, jak widzą krzywy ryj tego waszego prowadzącego. W półsiadzie to to powyginane, Jeden z drugiego jak korzenie łowca. A ten zamykający zastęp? To już w ogóle oferma iście ostatnia. Z nosem w tyłku poprzednika, Bo inaczej wypognął nad zalew. dobry łapać. Gdzie tam ogóle? Cierniki łowić albo małże zabierać, W takim ordynku możecie. Ale rudego spryciarza lepiej się nie wierzcie. Leśniczy by dobry uczynek zrobił, jakby wam w kółko ścieżkę kątną wytyczył, bo przynajmniej byście nie pobudzili na takim rondzie. A że pcha się was do tej wątyżelki sporo, to jest szansa, że pierwszy mógłby wziąć w ogon ostatniego i mielibyście frajdę z takiej karuzeli. A tak? Spokój i porządek ledwo w lesie zaprowadzony w życie. Kto wam pozwoli wtrącać się w nie swoje sprawy? Listu panem jest i basta. A to to ledwo gnuć z kopyt o trzech, ja już chcę, od kurników i gołębników nas odgonić. No, ale skoro wam nadleśni, czy zgodę na wstęp do lasu wydał, to możemy się zmierzyć. Na tej samej udeptanej ścieżce mnie szukajcie. Las pilnie, przepatrzcie, bo was zamierzam po krzakach zdrowo przyczątać. Podar mi się do rodu, pragnąc odzyskać. Wyzywam was, starych pryków dereszowych, na pojedynek wskrycie i szybkości. Pokażę, który, że nie tylko popierdywać w tym łęk potrafi, Pochwyci, która pęk rudej sierści, czy jeno selfika, konika na fensika spreparować u niej. Rzekłbym wam do zobaczenia, ale bez okularów to niepewnie pewnie nie dojrzycie, Pozmę wam końskimi uszami przeskoczę. Bywajcie zatem. Połamanie palca życzę, a kurniki i okłotki to moje dla mnie. Proszę Państwa, takim troszeczkę przydługawym wstępem zaczęliśmy, ale takim motolistem kolejny raz list prowokował jeźdźców z naszego klubu do zabawy pod tytułem Hubertus 2018. Miło mi przywitać wszystkich, którzy chcą się bawić razem z nami. Kolejny raz jesienią zbieramy się na imprezie klubowej, która nazywa się Hubertus. Hubertus o świętego Huberta, który jest równocześnie patronem stów, ale jeszcze bardziej myśliwych. Witamy wszystkich jeźdźców tu obecnych na dzisiejszej imprezie. Ja Postaram się bez błędu, na ile mi się to uda przedstawić. Na tekili jedzie prezes, czyli pan Michał Adamkiewicz. Na lwiku jedzie Sławek. Można powiedzieć, że mam, nie ma przyszłości. Nie tak, nie śmiało. Nie, śmiało. Śmiało, Jacek jedzie na Korusie, Ola jedzie na Jaremie, Dusyńka jedzie na Rozpudzie, Łukasz jedzie na y, y, zek, y, dormezie. na Darmezie, nam konia, ale czasami grał piosenki. Ania jedzie na Zekorcie. Monika jedzie na Korsyce. Zosia jedzie na Jantarko. Lenka jedzie na Olimpii, Amelia jedzie na Pisance. Najmłodsza nasza Amazonka dziewięcioletnia Milenka jedzie na Jerzynce. Paneska jedzie na Kalabri, Daria jedzie na Tamaryszce. Zosia jedzie na Baletce. Piotr jedzie na Chianti, Kasie, Małgosia, przepraszam, jedzie na Manjaro. Kasia jedzie na Harmonii, Ala jedzie na Pamizie. Natalia jedzie na Halucynacji, Wojtek jedzie na Sorducie, Piotr na Rybusie i Mirek Master jedzie na Ludości. Teraz przestawiłem, to aby zacząć tradycyjnie poproszę o nasz hymn. Pojedziemy na ów na ów, towarzyszu mój. Pojedziemy na ów na ów, towarzyszu mój. Na ów, na ów, na łowy, do zielonej domrody, towarzyszu mój. dojechaliśmy do pierwszej przeszkody, do palisady trochę zimno było po drodze musiałem czapeczkę sobie założyć kurzawy było troszeczkę, o tak i przyjechała asysta, ustawiają się Pięknie. I teraz do wozów jedziemy na scenę Przeszkodę Niestety trzeba jeszcze do góry iść O deszcz, gdzie dojechaliśmy trochę to trwało, ale jesteśmy o wszyscy idą. Ciao! Zwiezie. Proszę bardzo. Jak można się spytać o imię, przepraszam. Pan Krzysztof, no jest pan Jerzy i pan Krzysztof, proszę bardzo. Super, dziękujemy bardzo. Ale, Lisy. No nikt się tak na tego jest. nie spodziewał. No, ja nie też bym nie. się tego nie spodziewał. Nie, to Dobrze, mamy to. Już? Mogę? Czy też? Ale po to... mogę jedną... Przy pierwszej przyszłości tej No tam szybciej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, wspomagam się kartką, ponieważ dla mnie są to niezwykłe emocje. I w taki oto widowiskowy sposób dopełnił się na Państwa oczach finał dzisiejszej zabawy. Mimo przeszkód, które napotykaliśmy podążając lisim tropem. Udało nam się pojmać tego, który wodził nas za nos. Zwycięzcę oraz uczestników chcielibyśmy uhonorować. Poproszę o dokonanie dekoracji pana Wiesława Kaźmierczaka, pana Krzysztofa Rogińskiego i pana Zbysława Andruszkiewicza. Ostesy, proszę o pomoc w dekoracji. Here I am on the run now Been there for way too long I'm off to chase the sun now That's for! Mamy, a, a liska. Z rękawa wyciągnąć. <laughs> Jak tam lisek? Jak się czujesz? Zmęczony, ale szczęśliwy. Stary lis już, a to przyszły lis. <laughs> no i ostatnie sceny tego filmu. Jesteśmy znowu w stajni. Ludzie sobie czyszczą koniki. Nie mam dużo tak. Jakby dzisiaj w ogóle nie biegał. No tak jest. O. Wszystko na ten temat Na razie, koniec filmu You know I'll be gone